Dzisiejszy film będzie prezentował wam najgorszego config makera, który kradnie filmy 1 do 1, kradnie opisy, kradnie miniaturki. Głównie od Brain Configs, ale od Black Configs, czyli mojego serwera też. Kanał jest prawdopodobnie wykupiony albo nabijał puste suby na dzieciach, na shortsach, bo ma tylko trzy filmy, które mają po 10 wyświetleń. Kopiuje czymś pracę. Kanał YouTube. Wrzucony jakiś Trailer X DMC po rangę. I teraz patrzcie. Centrum PvP cheatowanie. Jaki jest tytuł? I na Brain Jaki jest tytuł? Jaka miniaturka? No i kto go kogo kopiuje? Hmm, nie wiem. Wiecie? Dziwna sprawa. A patrzcie na to. Tabem se czytowanie Tabem se Taki sam tytuł. Nawet opis jest ten sam. Patrz. Widzisz? Typie co to ogląda? Nawet nazwę Discorda ukradł. Dostałem też od członka tego Discorda konfig na Coxcrafta, w którym te i... Nawet nie zmienili napisu z client name'em. Opis tego konfigu jest IDENTYCZNY! Właściciel tego Discorda to drilluje. I właśnie temu właścicielowi daliśmy dzisiaj o do 11.00 dostęp do subskrypcji, bo się zweryfikował. Tutaj już został zbanowany o 12.00, jak dostałem wiadomość na czacie, że właśnie ten śmiech ukradł nam konfigi. Proszę bardzo. but she don't know how to I'm iced out Ooh, looking like a star Ooh.